Edgar Allan Poe Diabeł na wieży Która godzina? Stara zapytanka Każdy z nas wie mniej więcej o tym, że najpowabniejszym zakątkiem świata jest lub bywał niestety gród holenderski Mittis. A i ze względu, iż kęs przestrzeni dzielący ów gród od wszystkich szerokich traktów przyprawia go w położenie, rzecz można, wyjątkowe. Wtedy zapewne garść jeno szczupła moich czytelników gród ów nawiedzić zdołała. Sądzę, iż wniknięcie w niektóre szczegóły onego przedmiotu nie będzie od rzeczy gwoli wynagrodzenia tych, którzy nie byli mocni wspomnianych odwiedziń popełnić. Jest to doprawdy tym niezbędniejsze, że jeśli zamierzam dać rysopis dotkliwych przypadków, które ostatnimi właśnie czasy zwaliły się na terytorium rzeczonego grodu, czynię to w nadziei zwerbowania dla jego mieszkańców sympatii powszechnej. Nikt z tych, którzy mnie znają, nie wątpi, że do wypełnienia powziętego na się obowiązku przyłożę wszelkich, na jakie ją stać, uzdolnień oraz tej bezstronności nieugiętej, tego sumiennego sprawdzenia faktów, tych wreszcie żmudnych, a porównawczych zestawień autorytetów, które wymienić zawsze przystoi każdemu, ktokolwiek ubiega się o miano dziejopisa. Pomoc łączna numizmatów, rękopisów i napisów upoważnia mnie do twierdzenia stanowczego, że gród Wondervottej Mittis od czasu swego powstania zachował bez zmiany ten sam tryb istnienia, który jeszcze po dziś dzień oglądać można. Wszakże, co się tyczy roku owego powstania, przykro mi, iż mogę jeno rozważać go z nieskończenie małym błędem, błędem, do którego niekiedy uciekają się z musu matematycy dla nowych formuł algebraicznych. Rok ów, że pozwolę tu sobie użyć tego wyrażenia, ze względu na swą wybitną zamierzchłość, nie może się zawrzeć w liczbie mniejszej niż jakakolwiek byle pochwyceniu dostępna. W sprawie etymologii nazwy Wondervottej Mittisu przyznaje się nie bez bólu do luki. Wśród natłoku zadań dotyczących tej drażliwej okoliczności część nader uczonych za się, część wreszcie do zadość sprzecznych, żadne atoli według moich spostrzeżeń nie może ujść za wystarczające. Chyba pomysłowi Groswiga, zbiegającemu się z pomysłem krouta Plentena, Należy oddać pierwszeństwo z zastrzeżeniem. Pomysł ów tak się o to przedstawia. Wonder wotteimittis. Wonder legedonder. mittis quasi und bleizitz, bleizitz obsoletum problicen. Mówiąc rzetelnie, etymologię ową w dość znacznym stopniu potwierdzają te i owe poszlaki fluidu elektrycznego, Dotąd jeszcze widziane na wierzchole wieżycy Ratuszowej. W każdym razie, ani mi w głowie narażenie własnej osoby na śmieszność w sprawie do poważnej, to też upraszam ciekawszego szczegółów czytelnika o udanie się do Oratum Clae Derebus Prater Veteris Dundergutza. Patrz zarówno Bluder de deri Dederi Vatonibus, od stronicy 27 do stronicy 5010 in folio. Wydanie gotyckie, litery czerwone i czarne, z przenośnikami i bez numeracji alfabetowej. Porównaj też we wspomnianym dziele własnoręczne uwagi na marginesie sztufund Pufa z podkomentarzami Grutund Gucela. Pomimo mgły spowijającej rok powstania tej Mittisu oraz etymologię jego nazwy, nie można powątpiewać, iż jakom już nadmienił powyżej. Bywał on zawsze taki, jakim go obecnie oglądamy. Najstarszy grodu obywatel nie pamięta najmniejszej odmiany w wiadomej powłoce tej lub innej połaci swej ojczyzny i zaiste, sam nawet dopust myśli o możliwości istnienia podobnych zakusów, uważano by owdzie za policzek. Gród się znajdował w dolinie wzorowo okrągłej, której obwód wynosił mniej więcej ćwierć mili, a którą szczelnie otaczały wzgórza nadobne. Mieszkańcy jednak nigdy nie zdobyli się na odwagę dotarcia do ich wierzchołków. Swe zachowanie się popierają doskonałym skądinąd uzasadnieniem, a mianowicie niewiarą w istnienie czegokolwiek po tamtej stronie. Wokół obrębu doliny, która jest zgoła jednostajna i na całej przestrzeni zasnuta brukiem płaskich dachówek, dłuży się nieprzerwanym szeregiem 60 tycich domów. Te zadem wspierają się na wzgórzach i wszystkie, ma się rozumieć, poglądają ku ośrodkowi doliny, który to ośrodek przypada nieomylnie na odległość 60 jardów od przodkowych drzwi każdej izby. Każdą siedzibę poprzedza tyci ogród z przydatkiem alei okolnej, zegara słonecznego i dwudziestu czterech głów kapusty. Budowle zasie są tak wzorowo tożsame, iż jednej od drugiej odróżnić nie można. Z powodu nadmiernej zamierzchłości architektura posiada styl z lekka zdziwaczały, lecz właśnie z tego powodu zyskuje na tym znamienniejszej malowniczości. Rzeczone domostwa zbudowano z tycich cegieł, mocno w ogniu hartowanych, czerwonych z czarnymi okrajcami, tak iż szmury upodobniły się do wielce przestronnej szachownicy. Poddasza wysunęły się na czoło domów, a gzymsy u wybrzeży dachów i nad drzwiami frontowymi przerosły swym rozmiarem resztę budowli. Wąskim i wklęsłym oknom przydano tycie szybki w krzepkich ramach. Dach jest pokryty mnóstwem krokwi z rurkowanymi nadwyżkami. Kadłub domów odznacza się posępnym wszędzie zabarwieniem, wielkim nakładem pracy, lecz małą rozmaitością rysunku ponieważ od czasów niepamiętnych mistrze rzeźbienia w drzewie miasta wod i Mittisu potrafili jeno dwom podołać wycioskom, a mianowicie zegarowemu, tudzież kapuścianemu. Urabiali je za to na podziw i na schwał doskonale i swą rozrzutną twórczość stosowali wszędzie, gdziekolwiek dłuto wścibić mogli. Szerokie, tudzież wysokie kominki nie tylko obarczono rzeźbionym ornamentem zegara i kapusty na przedzieg zymsów, lecz na domiar przydano im do dźwigania na środku policy prawdziwy zegar, czarownie wydzwaniający swe tik-tak, oraz dwie donice, z których każda zawiera jedną głowę kapusty tkwiącą u brzegu jak czatownik lub dozorca. Pomiędzy każdą głową kapusty a zegarem znajduje się ponadto mały dziwolążek z porcelany chińskiej, z olbrzymiałym kałdunem i dostatnią pośrodku dziurą odsłaniającą tarczę zegara. Wnętrza kominków są pakowne i głębokie, z i pokrętnie plecionymi wilkami. Trwa tam niezmiennie pokaźny ogień, zaś ponad nim przesadnie wielki, kapustą i wieprzowiną upchany gar, nad którym czuwa nieustannie wytrawna gosposia. Jest to otyła, wiekowa i tycia jegomość o błękitnych ślepiach i czerwonych policzkach, w czepcu niepomiernym, podobnym do głowy cukru, a wdzięczącym się purpurowymi i żółtymi wstęgami. Suknie ma z pomarańczowego samodziału. Wielce obfitą od tyłu i wielce krótką w innych kierunkach, gdyż nie dosięga do połowy łydki. Łydki, jako też i kostki, są nieco zatęgie, lecz oblecione w piękną parę zielonych pończoch. Jej czerwonoskóre trzewiki wiąże kokarda z żółtych wstążek, rozpowiniętych i pogmatwanych w kształt kapusty. W lewym ręku jej mość dzierży ciężki atyci zegar holenderski. Zaś w prawej miętosi olbrzymią ważąchew przeznaczoną dla kapusty i wieprzowiny. U jej boku trwa tłusty kotła ciaty dźwigający na ogonie klejnotowy zegarek samograj z pozłacanej miedzi, który mu chłopcy do owego miejsca uwiązali do zabawy. Co do samych chłopców, są właśnie wszyscy trzej w ogrodzie i czuwają nad maciorą. Każdy ma dwie stopy wysokości. Noszą kapelusze trójgraniaste, kamizele purpurowe do ud niemal podupadłe, portki ze skóry danielowej, pończochy czerwone o wyglądzie sukiennym, ciężkie buty z ogromnymi srebrnymi sprzączkami i wydłużone kubraki z przestronnymi guzami z perłowej macicy. Każdy ponadto trzyma fajkę w gębie i tyci brzuchaty zegarek w prawej ręce. Kłomp dymu, rzut oka na zegarek. Rzut oka na zegarek, kłomp dymu. Tak spędzają czas. Maciora, tłuściocha i próżniaczka poświęca się już do zbierania pokłosia z liści niczyich, które głową kapusty odpadły. Już to wierzgliwym dąsom na złocony zegarek, zarówno przytwierdzony przez tychże łobuzów do ogona jej mości, a to w celu podniesienia jej wyglądu do wyżyn owego piękna, których już kot dostąpił. Jakbyś wymierzył na wprost wejścia w fotelu z wysokim oparciem, z pogłębieniem skórzanym i z nogami pokrętnymi, a smukłymi jak nogi wspomnianych stołów, ugruntował się stary właściciel samego domostwa. Jest to wiekowy, tyci jegomość, nadzwyczaj odęty, posiadacz sporych, okrągłych ślepi i przestronnego, a podwójnego podbródka. Zachowanie się jego podobne jest do zachowania się młodych chłopców. Do tych słów chyba nie mam potrzeby nic dodawać. Cała różnica polega na tym, że ma faję sporszą nieco od nich, i może z niej dobywać większych zasobów dymu. Tak samo zresztą jak oni posiada zegarek, lecz nosi go w kieszeni. Po mówiąc, miał coś nieco pilniejszego do roboty niż zaglądanie do zegarka, zaś co to było, pragnę właśnie wyjaśnić. Siedzi oto założywszy prawą nogę na lewe kolano, z wyrazem powagi w twarzy, i nieustannie jedno co najmniej ze swych ślepi trzyma w stanowczym utkwieniu na pewnym niezmiernie uwagi godnym przedmiocie, który się znajduje w pośrodku równiny. Przedmiot ma swój pobyt nadzwonnicy dzwonnicy ratuszowej. Wszyscy członkowie rady są to ludzie mali, wielco okrągli, Wielce otłuszczeni, wielce inteligentni, z oczyma pokaźnymi na kształt salaterek i z przestronnymi, a podwójnymi podbródkami mają zaś szaty o wiele dłuższe i sprzączki utrzewików o wiele sutsze, aniżeli zwykli obywatele tej Mittisu. Od czasu, gdym w owym ogrodzie zamieszkał, odbyli kilka posiedzeń nadzwyczajnych i uchwalili te trzy doniosłe wnioski. Pierwszy, Zbrodnią jest odmiana starego błogostanu. Drugi. Poza granicami Wondervottej Mittisu nie ma nic godnego przyswojenia. Trzeci. Przysięgamy wierność dozgonną naszym zegarom i naszym kapustom. Ponad izbą posiedzeń tkwi dzwonnica, zaś na owej dzwonnicy czy też na wieży, tkwi i tkwiła od czasów niepamiętnych chluba i cud waszego miasta. Olbrzymi zegar miejski, tej mittisu. Ten ci jest przedmiot, ku któremu zwrócone są oczy starych jegomościów, utwierdzonych w fotelach ze skórzanym siedzeniem. Wielki zegar ma siedem tarcz, po jednej na każdej z siedmiu ścian dzwonnicy, tak, iż ze wszystkich dzielnic można go oglądać dosyta. Obszerne i białe są tarcze, ciężkie i czarne wskazówki. Wierzy onej przydany jest człowiek, którego jedyną czynnością jest dbałość o wieżę. Wszakże ta czynność należy do najdoskonalszych synekur. Ile że zegar tej Mittisu, jak pamięć ludzka sięga, nigdy nie wzywał pomocy. Aż pod dni bieżące, samo przypuszczenie podobnego przypadku uważano by za herezję. Od epok najbardziej zamieszłych, wzmiankowanych w archiwach, wielki dzwon sprawnie wyzwaniał godziny. I rzeczywiście, udzielała się ta sprawność zarówno innym. I rzeczywiście, udzielała się ta sprawność zarówno i innym zegarom, i zegarkom grodu. Nigdy. W żadnym zakątku świata czas nie był tak dokładnie i z takim taktem odmierzany. Gdy wielki dzwon rozważał, iż nastała chwila, aby orzec południe, wszyscy posłuszni poddani, jednocześnie rozwarłszy swe gardziele, wtórzyli mu zgodnym echem. Słowem dostojni mieszczanie tracili głowę z miłości dla swej kapusty, lecz przedmiotem ich dumy były zegary. Ktokolwiek pozyskał synekurę, Bywa też pozyskiwany dla mniej lub więcej znamiennych zaszczytów. Ponieważ jegomość zwierzy tej Mittisu posiada najdoskonalszą synekurę, tedy najdoskonale jest czczony przez wszystkich śmiertelnych. Jest on naczelnym burgu dygnitarzem i nawet wieprze we własnej osobie przyglądają mu się z uczuciem pokłonnym. Tren jego szaty jest o wiele dłuższy. Jego fajka... Sprzączki u jego trzewików, jego oczy oraz brzuch przewyższają o wiele rozmiary pomienionych przedmiotów jakiegokolwiek innego starego jego mościa z miasta. Co się zaś tyczy podbródka, ten przestał być tylko podwójnym. Jest ci potrójny. Podaje opis Wondervotte Mittisu w stanie szczęśliwości. Niestety, co za szkoda nieodżałowana, że obraz tak czarowny dnia pewnego został skazany na doznanie zmiany okrutnej. Od dawien dawna rozpowszechnione wśród najmędrszych obywateli przysłowie brzmi Nic poza królestwem wzgórz dobrego nie ma już. I zaiste trzeba przyznać, że w tych słowach tkwi coś proroczego. Poza wczoraj, gdy pięciu minut właśnie brakowało do południa, na samej łysinie górskiego wierzchołka, od strony wschodu, zjawił się przedmiot dziwacznego pozoru. Nie dziw, że taki wypadek powszechną ściągnął uwagę i każdy leciwy, a tyci jego mość, siedząc w fotelu ze skórzanym obiciem i słupiejąc od przerażenia, jedno z dwojga oczu skierował ku zjawisku, drugiemu zaś z tychże dwojga dochował nieustannego tkwienia na zegarze dzwonnicy. Było trzy minuty do dwunastej, gdy postrzeżono, iż osobliwy, a wspomniany przedmiot był zgoła tycim młodzieńcem, cudacznie upostaciowanym. Schodził ze wzgórza z tak błyskawiczną szybkością, że wkrótce każdy obywatel mógł się w nim łacno rozejrzeć. Nigdy tej Mittis nie miał sposobności oglądania tak wytwornej i tak leciuteńkiej osoby. Miał ci liczko czarne jak tabaka, Nos długi i zakrzywiony Ślepie jak ziarnka grochu Gębę olbrzymią i olśniewający szereg zębów Które się zdawał ukazywać zazdrośnie W śmiechu od ucha do ucha Dorzucając do tego baki i wąsy Wyczerpiemy, zda się, wszystko Co postać ona godnego miała uwagi Głowę miał obnażoną A czuprynę zaplecioną w loki Na ubiór jego składały się Czarna, obcisła, w jaskółczy ogon ku dołowi rozwinięta szata, zaopatrzona w długi, z jednej kieszeni zwisający róg białej chustki do nosa. Pludry z czarnego kaźmirku, czarne pończochy i zwiewne trzewiki, podobne do półbutów, z olbrzymimi kokardami z czarnych satynowych wstążek zamiast sznurowadeł. Pod jedną pachą dźwigał obszerny szapoklak, zaś pod drugą, pięciokrotnie niemal większą od siebie skrzypkę. W lewej jego dłoni tkwiła złota tabakierka, z której czerpał nieustannie niuchy z nieporównaną godnością, podczas gdy schodził ze wzgórza za pomocą koźlich skoków i zakreślał nogami wszelkie rodzaje fantastycznych zygzaków. Boże miłosierny! Takiego tylko widoku nie dostało oczom sławetnych mieszczan von der i Mittisu. Bądźmy dokładni. Pomimo śmiechu Miał nic ponieść zuchwałe i złowieszcze rysy w swej twarzy i podczas gdy prosto do miasta zdążał galopkiem, sama już stoszkowatość jego obuwia wystarczała do obudzenia tysiąca podejrzeń. I nie jeden obywatel, który nań onego dnia poglądał, dałby to lub owo za jedno zerknięcie w głąb chustki z białego batystu, która tak nieznośnie zwisała z kieszeni jego szaty w jaskółczym trenie. Lecz przede wszystkim słuszne wywołała oburzenie ta okoliczność, że ów nikczemny chłystek, wzorzyście wywodząc nogami już to fandanga, już to piruety, nie zachowywał w tańcu żadnych prawideł i nie miał najmniejszego pojęcia o tym, co znaczy, jak to mówią, maszerować wedle taktu. Tymczasem nie zdążyła jeszcze poczciwa ludność grocka rozewrzeć oczu na oścież, gdy nagle Punkt o pół minuty do dwunastej ów urwi połeć, czy dacie wiarę mym słowom, rzucił się rozpędnie w sam środek sławetnego zgromadzenia, czyniąc tu jedno szasę, ówdzie jedno balans, po czym wykonawszy jeden piruet i jeden zwrot zefirowy, gołębim lotem pofrunął ku wieżycy ratusza, kędy gwardian zegarowy swają w gębie osłupiał w poczuciu własnej godności i własnego przerażenia. A toli nicpoń, w te pędy zdzielił go w nos pięścią, potrząsnął owym nosem, pociągnął za ów nos, przerzucił na bakier głowie gwardiana olbrzymi szapoklak, wtłoczył mu go aż po oczy i aż po gębę, potem wzniesioną ku górze ogromiastą skrzypką jął go tłuc tak długotrwale i tak jędrnie, że zważywszy na odętość gwardianina i na wielkość oraz próżnie skrzypki, można było przysiąc, iż cały regiment tęgich bębnów grał pobudkę diabelską na dzwonnej wieży Wondervottej Mittisu. Nie wiadomo, do jakich rozpaczliwych czynów zemsty mogła doprowadzić mieszkańców owa napaść godna oburzenia, gdyby nie tak wielce poważna okoliczność, iż do południa brakowało jeno pół sekundy. Dzwon za chwilę miał wydzwonić godzinę, zaś było to sprawą bezwzględnej i wyższej konieczności, aby każdy miał na oku swój zegarek. A tymczasem stało się oczywistością, że właśnie w tej chwili zuchwalec zapodziany w dzwonnicy ma coś przeciwko dzwonowi i wtrąca się nie do swoich rzeczy. Lecz ponieważ dzwon zaczął dzwonić... Nikt nie miał czasu na śledzenie ruchów zdrajcy, gdyż każdy natężał uszu gwoli rachowania uderzeń. Raz, zawołał dzwon. Raz, odpowiedział z głębi każdego obfitego skórą fotela, każdy wiekowy jegomość z Wonderworthy Mittisu. Raz, pochwycił zegarek onego jegomościa. Raz, powtórzył zegarek jego malszonki. Raz. Odrzekły zegarki chłopców i tycich pozłacanych klejnotów przetwierdzonych do ogona kota i maciory. Dwa. Ciągnął dalej wielki dzwon. Dwa. Powtórzyły wszystkie mechaniczne odgłosy. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Gadał dzwon. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, zewens, zesens, odpowiedziały echa. Jedenaście, rzekł olbrzymiec, jej potwierdziła lilipucia gromadka zegarów kieszonkowych. Dwanaście. Rzekł dzwon. Dwanaście, odpowiedziały wspomniane zegarki doskonale wyćwiczone i w takt miarowo dzwoniące. I już jest tedy południe, odrzekli wszyscy leciwi, a tysi jego moście, przywracając zegarki swym kieszeniom. Lecz wielki dzwon nie zakończył swej pracy jednocześnie z nimi. Trzynaście zawołał nagle. Diabli dopust! Westchnęli ciężko tyci staruszkowie, blednąc i wypuszczając z ust fajki oraz usuwając prawe nogi z lewych kolan. Diabli dopust! jęczeli nadal. Trzynasie! się! Mój Boże! Wybiła godzina trzynasta! Mogęż się targać na opis straszliwej sceny, która właśnie nastąpiła? Cały wotte i mitis jako jeden mąż uderzył w lament zgiełkliwy. Co ja posznę z mym przuchem? — skomlał ród cich chłopów. Jestem głodny od godziny. Co ja posznę z moją kapustą? — wołały wszystkie malszonki. Już od kosiny powinna być w ukropie. Co ja posznę z moją fajką, zakleli tyci staruszkowie. Pioruny i błyskawice! Już od kosiny powinna była być skaszona. I z gwałtowną zapalczywością nabili znowu fajki. I pogrążywszy się w fotelach, jeli pykać tak szybko i tak zawzięcie, iż całą dolinę przepełnił natychmiast obłok nieprzenikniony. Tymczasem wszystkie głowy kapuściane spłonęły jaskrawym szkarłatem i zdawało się, że sam diabeł ze starego pieca zawładnął wszystkim, cokolwiek miał kształt zegara. Zegary rzeźbione na meblach Rozpląsały się jak pod wpływem czarów Podczas gdy inne, przynależne kominkom Zaledwo mogły się powściągnąć w swej wściekłości Zapamiętały się w tak uporczywym wydzwanianiu owego trzynaście Trzynaście! Trzynaście! I tak się zawzięły w trzepocie i rozruchu swych wahadeł Że widok ów był naprawdę przerażający Lecz co gorsza Kocury i wieprze nie mogły ścierpieć nadal wybryków ze strony przypiętych do ogona tycich zegarków samograjów i okazały niezadowolenie za pomocą gromadnego wymarszu ku placowi i z przydatkiem wzajemnych kuksańców i szturchańców pokrzyków i poryków. Istny, a przeraźliwy sabat miałczeń i kwiczeń. A nadto skakały do twarzy przechodniom i zaprzepaszczały się pod spódnicami, wytwarzając harmider najstraszliwszy, jaki tylko mogłaby dopuścić do swej wyobraźni istota rozsądkiem obdarzona. Zaś nikczemny atyci Ladaco, utwierdzony na dzwonnicy, dokłada najwidoczniej wszelkich starań, aby doprowadzić wszystko do stanu, którego widok rozdzierałby serce. Zdołano od czasu do czasu wypatrzeć złoczyńce spoza kłębów dymu. Trwał zawsze tam, na wieżycy, w postawie siedzącej na wieżycowym jego mościu poległym wzdłuż na plecach. W zębach swych dzierżył niegodziwiec sznur od dzwonu i za przyczyną nieustannych na lewo i na prawo wstrząsień głową urabiał taki zgiełk, że uszy moje na samą myśl o tym podzwaniają dotąd jego odgłosem. Na jego kolanach spoczywała przeolbrzymia skrzypka, na której oburącz bez składu i ładu rzępolił i w ohydny sposób udawał, błazen niegodziwy, że gra arię z judy o Flanagana i pady orafertiego. Na widok tak nieszczęsnego stanu rzeczy ze wstrętem porzuciłem plac i teraz oto zwracam się do wszystkich miłośników dokładnych godzin i dobrze przyrządzonej kapusty. Wyruszmy gromadnie ku miastu, i przywróćmy ład dawny tej Mittisowi, zrzucając małego Wisusa na łeb, na szyję, z dzwonnicy.